Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym hangout'iku odpowiem na pytanie internauty Czy lekarz uprawniony do badań kierowców może zlecić kandydatowi na prawo jazdy amatorskie kategorii B konsultację psychologiczną? Tradycyjnie zaczynam od zapytania mojego widza Witam, staram się po raz pierwszy o amatorskie prawo jazdy kategorii B Posiadam orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności yy, paragraf upośledzenie umysłowe stopień umiarkowany Byłem u lekarza medycyny pracy, dostałem skierowanie na yy, psychotesty Z tego co czytałem na badania psychotechniczne na prawo jazdy kategorii B obowiązkowo muszą przejść te osoby co będą pracować w zawodzie kierowcy i ci co stracili prawo jazdy przez alkohol lub przekroczenie punktu. Jeżeli chodzi o amatorskie i osoby niepełnosprawne, to nie mogę znaleźć przepisu dotyczącego tego. Ja chcę się starać o amatorskie prawo jazdy, bo ciężko jest z dojazdami u mnie, żeby gdziekolwiek się dostać. Bardzo chcę tu zrobić prawo jazdy, ale jeden kolega mi napisał, że zadania są skomplikowane, ale nie wie jakie są, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne. Ciekawe jak mi pójdzie, jutro będę wiedział jakie są te zadania dla osoby niepełnosprawnej, czy są takie same, czy inne. No, co muszę zrobić, żeby te psychotesty zaliczyć? Chciałbym bardzo się starać o prawo jazdy kategorii B, jak się do tych psychotestów przygotować? Proszę o pomoc. I tutaj niestety lekarz ma rację Jaki to jest paragraf? W tej chwili pokażę Ci rozporządzenie dotyczące badań kierowców Rozporządzenie Ministra Zdrowia Oczywiście tam nastąpiło parę nowelizacji, ale kluczowym dla Ciebie będzie artykuł 6 ustęp 1 Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa, czyli kandydata na kierowcę uprawniony lekarz może skierować do psychologa może też zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych w zakresie, o którym mowa w artykule 4 ustęp 1 w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych I teraz zobaczmy co to jest ten artykuł 4 ustęp 1 To jest to wszystko, czyli z tego wynika, że w ramach badania lekarskiego, uprawniony lekarz w zasadzie może się zbadać, a w zasadzie ma obowiązek zbadać w zakresie każdego narządu, jak również w zakresie każdego narządu może skierować się na, na konsultacje No, pozostaje ciekawe pytanie Ciśnie się samo na usta Kto płaci za te badania? I zacznijmy od tego co wchodzi w zakres badania na prawo jazdy kandydata na prawo jazdy Czyli są to trzy rzeczy Badania lekarskie Konsultacje lekarzy specjalistów i pomocnicze badania diagnostyczne to są te trzy rzeczy, zapamiętaj badania lekarskie, specjaliści, diagnostyka, laboratorium, czy inne. Natomiast, na, yy, że za badanie lekarskie opłata wynosi 200 zł, ale wynosi ona tylko za same badanie lekarskie, yy, czyli jeden z tych trzech elementów, które wcześniej wymieniłem, natomiast za resztę musisz ładnie zapłacić sobie sam, czyli zwróć jeszcze raz uwagę, badanie lekarskie 200 zł, opłata maksymalna, na szczęście Natomiast jest furteczka, ponieważ tutaj zwróć uwagę, że badanie lekarskie jest tylko jednym z trzech elementów zakresu badania dla osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub kierowcy Także lekarz tutaj miał pełne prawo skierować się do tegoż to psychologa No.. Idziemy do hangoutu Zobaczymy, czy są jakieś osoby zainteresowane Jeżeli ktoś ma w tej chwili pytanie odnośnie kierowania lekarza uprawnionego do badań kierowców do psychologa, do innych specjalistów, czy jakiekolwiek inne pytanie z medycyny pracy Zapraszam Cię do dodania tego pytania No, w tej chwili nikogo, nikogo nie widzę na czacie, aczkolwiek jakieś dwie osoby oprócz mnie są No, yy, yy Wiele osób miało nadzieję, że po wprowadzeniu maksymalnej opłaty za prawo jazdy ograniczą się tylko w tych 200 zł, Natomiast sztuczka, sztuczka polega na tym, że muszą płacić za badania dodatkowe muszą płacić za dodatkowe badania laboratoryjne za jakieś konsultacje specjalistyczne i tak i tak dalej Z reguły dotyczy to Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy, gdzie z siłą rzeczy zakres tych specjalistów jest duży i problem praktyczny jaki ja widzę te 200 zł jest to trochę dużo, jeżeli chodzi o amatorskie prawo jazdy kategorii B natomiast jest trochę za mało, jeżeli chodzi o kategorie C, D i wyższe, prawda? No i taki, taki to jest problem Tutaj jest pierwsze pytanie phishing.pl Czy jak mam lekki astygmatyzm, to mogę zostać kierowcą zawodowym? Odpowiem Tak yy, yy, Podajesz jakiś taki bardzo skrótowy opis swojej wady wzroku, prawda? Bo ja też mam lekki astygmatyzm i, i zależy wszystko od pięciu elementów badania wzroku Czy masz widzenie obuoczne to jest podstawa, bo niestety nawet lekki astygmatyzm może powodować brak widzenia obuocznego, i to już Cię na kierowcę dyskwalifikuje. Yy, nie wiadomo, jakie masz ośnienie, wrażliwość na ośnienie, wrażliwość yy, widzenie zmierzchowe, jaką ostrość wzroku, prawda? Czyli, yy, prosta sprawa, pójść do okulisty, niech Cię przebada. Jeżeli masz tak zwane widzenie obuoczne, stereoskopowe, to masz duże szanse, że z tym lekkim astygmatyzmem zostaniesz kierowcą zawodowym Natomiast, radzę to zrobić przed, aby uniknąć Okulista kosztuje 50-100 tam 100 zł, natomiast badanie lekarza uprawnionego do badań kierowców, jak sam zauważyłeś, kosztuje złotych 200, także Nie lubię takich pytań, kiedy daje się jeden z dziesięciu elementów, których lekarz okulista ocenia i ktoś ma wróżyć z fusów, prawda? Także równie dobrze możesz możesz być tym kierowcą zawodowym, jaki możesz im nie być. Dobra, więcej pytanek nie widzę. Natomiast mówię, przy kategorii przy kategorii C lub wyższej yy, konsultacja okulistyczna jest obowiązkowa i druga sprawa jest taka, nie radzę kombinować, bo już z kariery innych moich kolegów miałem sytuację, że ktoś został niewłaściwie dopuszczony do prawa jazdy kategorii C lub D Co się potem okazywało? Nagle trafia do innego, bardziej pryncypialnego lekarza i tu zainwestował 10 tysięcy w kursy, różne tam świadectwa kwalifikacji kurs na to, kurs na tamto, kurs na siamto Drugi pracodawca wysyła go na badania okresowe trafia na pryncypialnego lekarza i ten pryncypialny lekarz nie daje mu negat ten się odwołuje do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy czy ten pryncypialny lekarz, że tak powiem, jednocześnie informuje starostę, że taka sytuacja ma miejsce i po prostu inwestujesz w kursy za kilka ty tysięcy złotych, czy nawet czasami kilkanaście tysięcy złotych po których nie masz pracy Także na tym kończę, Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Jeżeli chcesz jakieś tam konsultacje osobiste, oczywiście zapraszam Cię do mojej przychodni yy, na ulicę Żernicką 215 we Wrocławiu yy, pytań więcej nie widzę, także jeszcze raz phishing.pl Pójdź po prostu do okulisty nie, nie każ lekarzom, tak jak ja, wróżyć z fusów. Tylko po prostu Tylko po prostu poddaj się profesjonalnemu badaniu A jeżeli już tutaj mowa mowa jest mowa jest o o, o o badaniu prawa jazdy kategorii C to mam tutaj w tej chwili, dostałem nawet dzisiaj taki komentarz że ktoś kiedyś miał jakieś graniczne graniczną wadę wzroku no niestety został złapany za alkohol Oczywiście, poszedł do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i zabrano mu prawo jazdy kategorii C Także radzę podchodzić do kategorii zawodowych, zdrowych Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w następnym hangoucie